Czas zawalczyć o swoje, tak by zrobiłam Marta Linkiewicz na fejmo mo Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. się moją przyjaciółką Martą Linkiewicz i postanowiłam walczę o nas jednak. Nie obchodzi mnie Żoneta, nie obchodzi mnie kim ona jest. I pierdoli mi też Esmeralda. Stwierdziłam, że zrobię wszystko dla nas. Rozumiesz? Wszystko. Co? Spotkamy się w sądzie? Jeszcze to odszczekasz? Dobra. Koniec tego! Koniec! Koniec! Rej! Ryj! ry y i Rej. odczekasz to wszystko! Szczekaj, szczekaj do mnie! Dobra, ty idź sobie do tej suki, bo tylko ona i wyłącznie są O, na twoim poziomie. Ja jestem silna, agresyw i mogę. Wszystko co mi się wrzucił i wyłącznie podoba. I ja mam nasze córki! Mm -mm -mm. Więc powiem tobie tak. Lepiej to wszystko przemyśl, bo jak nasze uczucie może wygrać walkę na tym ringu.